Buenos Jest sobota rano. Jedziemy właśnie z Łukaszem od rana. Jesteśmy na nogach i jedziemy na Caminito del Rey. Łukasz, co to jest? To jest taka ścieżka w skale wspinaczkowa, ścianka i w ogóle takie są mostki. Widziałem zdjęcia, wyglądało to bajecznie. Fantastycznie można się wspinać w ogóle. Tak, jest to jedna z największych atrakcji Andaluzji. W sezonie trzeba się podobno zapisywać na wejście już dwa tygodnie wcześniej, Dwa, dwa miesiące wcześniej, człowieku. Łukasz się już dwa miesiąc, miesiąc. Bożenka, która jest, mieszka w Hiszpanii, powiedziała mi, Łukasz, musisz się przynajmniej miesiąc wcześniej zarezerwować miejsce, bo w sezonie to jest, no teraz poza sezonę, a w sezonie to jest no, miesiąc, dwa miesiące. I tak faktycznie było, jak wtedy, wtedy sprawdzałem, no to przez miesiąc, teraz uwaga na to, że jest grudzień no nie jest to bardzo popularne więc udało nam się zarezerwować w miejsce wczoraj ale to ja myślę, że popularny jest, ale chodzi o to, że nie ma turystów już tyle, są tylko starze agole, którzy siedzą na wybrzeżu i grzeją piłki w barach także wczoraj zarezerwowaliśmy bilety jedziemy na Kaminito del Rey Coś tu się stało. Nie wiem, czy to będzie udany dzień, bo spóźniliśmy się na wejście do Caminto. Przez to, że nie było parkingu i przez to, że brama wejściowa jest oddalona od parkingu jeszcze nie wiem jak długo, ale idziemy dopiero. 2 kilometry. Dwa Nie nie, tak z No to spoko. Nie było w ogóle żadnych informacji na temat dojazdu. Na ich stronie. Szukałem w wielu miejscach. Totalny dramat. No i niestety przepadną nam chyba wejścióweczki, bo na 10.30 mieliśmy kupione wejście, a jest 10.30. 10.51 Zbliżamy się do bramy. Jesteśmy 21 minut spóźnieni. Ciekaw jestem, czy nas puszczą. Trzymajcie kciuki. Wchodzimy, wchodzimy, słuchajcie, tak wygląda bilet na y, naszym telefonie. <laughs> Weszliśmy. to się nigdy nie poddamy. Tak, tak. Bo był Biegliśmy taki, jak był taki moment, nie w połowie co my się 3 km muszę biec i tak się spóźnie. Sąmy się kurde rozzygnuje. koniec. Ale po prostu myślałem, kurde, no, no nie no, nie możesz tak poddawać. Zawsze jest szansa, nie? Zawsze jest możliwość. No i ten. Udało się. Dzięki Ci Boże za to. Małgorzata? Yes, yes. Kasia, dostałaś też siateczkę? Nie, no. że ci ubierasz siateczki. Siateczkę jest? No. Gdzie? Ha? Tu jest siateczka, no i ja to się ubiera na głowę. Patrz jak ten pan. <laughs> Dzień dobry, witam wszystkich, nazywam się Diego i pracuję tutaj jako przewodnik. Strasznie lubię moją pracę, ale muszę kawałek, to jest Muszę dokładnie, muszę daleko iść. Nie wie nigdy tutaj tutaj wstać. Rano czy wieczorem? Głowa go boli, ale ma ogoloną brodę Modli się codziennie 10 minut Pan powiedział, że ten, wszystko po hiszpańsku, potem do niego podszedłem i mówię, człowieku, weź ty się ogarni, ja nic nie rozumiem I powiedział, że ok, możemy mieć kamerę, możemy mieć telefon, ale nie możemy mieć tripoda, ani selfie -sticka. Tak nie mamy selfie -sticka, ale nie możemy go mieć e, Nie możemy latać dronem i musimy bardzo uważać, ponieważ bardzo dużo ludzi traci telefony, kamery i tak dalej, bo im po prostu spadają, a jeżeli spadnie to już jest no, no, no, to jest no adios. adios, tak, ktoś powiedział adios do telefonu, czy do czegoś tam, więc więc rącz dzisiaj Metra być między, mamy być półtorej metra między sobą. Bardzo nisko skały są, wycinane. Ogromne, słuchajcie, tego nie widać na kamerze, a prostu tego nie zobaczycie, ale ach, to jest ogromne. Ta skała za mną jest niesamowita. A, poza, za mną, nade mną, jakie są skały. El Caminito del Rey to trasa zawieszona na pionowych ścianach wąwozu El Chorro. Wapienne skały mają nawet do 100 metrów wysokości, a droga wiedzie mniej więcej w połowie. Trasa nie bez przyczyny stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Andaluzji. Oferuje zarówno niezapomniane wrażenia, jak i widoki. Ale jakbym się nie miał stracha, tego lęku, co po prostu bym wypał. <laughs> W końcu, jak często ma się okazję poruszać po pionowych skałach, nie będąc ani Spider-Manem, ani wspinaczem. Selfie, selfie, co na selfie. <laughs> Mamy to. Kamienito powstało w 1905 roku, jednak wcale nie jako atrakcja turystyczna. O jej budowie zadecydowano ze względów praktycznych, by można było transportować materiały oraz by ludzie mogli się przedostawać na oba końce wąwozu, gdzie znajdowały się elektrownie oraz właśnie powstawała zapora wodna. Mówi się, że trasa była budowana przez marynarzy, którzy byli przyzwyczajeni do wspinania się po linach i pracy na wysokościach. Niektóre źródła podają, że na najniebezpieczniejsze fragmenty mocowali więźniowie skazani na śmierć. Kaśka mi mówi, że jeszcze spory drogę, kawał drogi przed nami, a mnie już nogi bolą Przez ten bieg, Przez ten 3-kilometrowy bieg. bieg Tam jest jeszcze, nie, nie, zobaczycie, tam jest taki most daleko i tam przechodzą ludzie i tam my chyba też tam pójdziemy bo podobno to trwa, 7 km. ma nie, nie, nie, nie całość, znaczy łącznie wszystko, cała ta odległość, którą już pokonaliśmy, czy Czyli w sumie dzisiaj połowę. 7 km chodzenia mhm. w jedną stronę? Mi się wydaje, tak zrozumiałem. Miał być sobota, miał być relaks. Andaluzja to jest chyba najpiękniejszy region w Hiszpanii, jaki odwiedziliśmy do tej pory. Zaskakuje swoimi krajobrazami, zaskakuje górami, błękitnymi rzekami, cudownymi miasteczkami, tradycjami, kulturą, flamenką, no i oczywiście pięknym, słonecznym wybrzeżem. Póki co jest to nasz numer jeden w Hiszpanii. Drogę stworzył betonowy chodnik, umocowany na metalowych wspornikach, zbitych bezpośrednio w ściany wąwozu. Trasa oficjalnie została otwarta w 1920 roku, kiedy to sam król Hiszpanii, Alfonso XIII, przeszedł ją w całości z okazji otwarcia zapory wodnej. Od tego momentu zaczęto tę drogę nazywać Caminito del Rey, co dosłownie oznacza ścieżka króla. Od tego czasu popularność Caminito rosła z każdym rokiem. Nie przeszkodził w tym nawet fakt, iż chodniki niszczały i poruszanie się tamtędy stawało się coraz bardziej niebezpieczne. W końcu w 2000 roku władze zdecydowały się zamknąć Kaminito ze względu na śmiertelne wypadki. Mimo to wielu spinaczy i tak decydowało się na przemierzenie tej trasy. Kaminito w formie jaką my przeszliśmy zostało otwarte w 2015 roku. Całość jest bezpieczna i wygodna do przejścia nawet dla zwykłych turystów, a stare betonowe chodniki wciąż można zobaczyć zawieszone poniżej obecnej trasy. No dobra, chyba kończymy naszą wycieczkę, mm -hmm. chyba kończymy naszą wycieczkę, skokiem z mostu i Słuchajcie, siedzimy sobie właśnie z Kasią, podziwiamy piękną natury, jest pięknie i cudownie, jesteśmy troszeczkę zmęczeni tym chodzeniem, ale tak sobie siedzimy i zastanawiamy się nad tym artykułem, który wczoraj Kasia mi powiedziała, że krąży po sieci. Jest to artykuł, który mówi, że za 12 lat się skończy świat, że przez to globalne ocieplenie i przez plastik i to wszystko, co się dzieje, przemysł, koncerny, które wytwarzają masowo różne produkty, zanieczyszczając środowisko przy okazji, po prostu skończy się świat. Prawda, Kasia? Tak, tak, tak naukowcy twierdzą, że za 12 lat nie będziemy już w stanie żyć na Ziemi, bo klimat będzie tak zachwiany, Ziemia będzie tak wyniszczona, poziomy mórz się podniosą, no i będzie koniec. Apokalipsa, którą sami sobie zgotowaliśmy jako ludzie. Gdzie to czytałaś? U Martyny Wojciechowskiej, ona wrzuciła, że był właśnie jakiś zjazd, zlot, zrzeszenie ludzi odpowiedzialnych za klimat, no i że wydali takie, takie oświadczenie, że to jest po prostu... Pewna. Przeczytajcie sobie to. Znajdźcie u Martyny Wojciechowskiej ten artykuł, bo warto. Chyba koniec. Chyba koniec dzisiejszych spacerów. Jesteśmy wycieńczeni. Jestem wykończony. O jest Nie no, super było, nie narzekam, ale Ale Jestem troszeczkę zmęczony Doszliśmy Doszliśmy do końca Jesteśmy zwycięzcami Patrz jak to wygląda No, nieźle, tam jest pod spodem e, Most na pociągi Które sobie jeżdżą w, w, w, środ, w środku skał Nie wiem co tu się dzieje Po prostu jesteśmy tacy wymęczeni nie ma końca ta w ogóle wycieczka ponad 3 godziny chodzimy Ja jestem ledwo żywy Chcesz coś zjeść coś na Jesteśmy już w busie, dotarliśmy do przystanku, siedzimy, zapłaciliśmy 1,55 euro za przewóz do parkingu, a to jest prawie 5 km i nie dali będziemy rady tam na noga No nie. Ja, bym nie, ja, ja nie do parkingu? Nie, ale no. super zmęczenie, już Już humory powróciły, ponieważ y, nasze żołądki nie są puste. Jesteśmy po krótkiej wycieczce, nie wiem, to po 15 minut może jechaliśmy. A tam stoi nasz dom! <śleszy> Udało się! Dotarliśmy, przeszliśmy, przeżyliśmy, było super Teraz czas na odpoczynek Tak, buty już zdjęte